Słowa te bo co tak nasz I zadręczasz się Bo życie tylko chwilę trwa Więc nie warto próżno żyć każdego dnia Dobrze wiem jak nie niebie jest Właśnie jesteś ty Tak blisko obok mnie Ma miłość ciąż do ciebie mknie Odwiaz się spina, z czasem zmienia się Raz. Słyszałem nieraz o tym jak, jak można szybko tak przegonić świat. Bo po co kochać marzyć śnić to tylko stara baśnia. Jak i stary mi, dobrze wiem jak w niebie jest. Właśnie jesteś ty, tak blisko obok mnie, ma miłość ciąż do ciebie tnie. Trępie śnuci I uśmiecha się Razem nocą za dnia Sami w świetle gwiazd Tańczymy w deszczu zach. Tylko ty, tylko ja Oprócz siebie nic Już nie potrzeba nam Razem nocą za dnia Sami w świetle